Rytuał oczyszczania i odcinania. Witam Państwa serdecznie na tym wspólnym rytuale odcinania wszystkiego, co negatywne. Jeśli chcesz oczyścić siebie z negatywnych emocji, z negatywnych myśli, jeśli chcesz oczyścić siebie z negatywnych balastów, które obciążają Ciebie i Twój związek, Twoją rodzinę, Twój rozwój. Jeśli chcesz, nie tylko oczyścić, ale odciąć coś, co toksyczne, to zostań tutaj ze mną na tym rytuarze. Na tym rytuale. Ten rytuał pomoże nam się dziś w ten nów księżyca. Właśnie teraz, o tej godzinie. 22.35 oczyścić z wszystkiego, co nam przeszkadza w spokojnym, radosnym, szczęśliwym życiu. Jeśli chcesz zakończyć nieudany związek, w którym coś Cię ciągle jeszcze trzyma, ale wiesz, że ten związek Ci nie służy, jest toksyczny. Jeśli chcesz odciąć się od Twojego partnera lub męża, który sprawia, że jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, jeśli chcesz uwolnić się od kogoś, kto wywiera negatywny wpływ na Twoje życie i na Twój rozwój, to zrób ze mną ten rytuał. Ten rytuał ma na celu oczyścić wszystkie negatywy z naszego życia. To, co nam nie służy, co zakłóca nasze pozytywne energie i nasze działania. Jeśli potrzebujesz przeciąć powracający negatywny krąg myśli i uczuć, nabrać do kogoś dystansu, Szukać sposobu, jak się odkochać w kimś, kto Cię tylko krzywdzi, kto powoduje, że jesteś smutny, smutna. Potrzebujesz oczyszczenia i nowego początku, na przykład w początku nowego, nowej szansy dla Twojej relacji. Potrzebujesz oczyścić wszystkie negatywne emocje, wszystkie negatywne sprawy, które były w Waszej relacji. Może chcesz się dzisiaj oczyścić z, od wpływów rodziny, która Cię zniewala, która Ci przeszkadza w rozwoju, w uczuciu byciu wolnym, wolną. W tym wszystkim pomoże Ci ten rytuał. Może chcesz odciąć na przykład jakieś nałogi, choroby, uzależnienia, fałszywych przyjaciół. Zrób ze mną ten rytuał. Do tego rytuału potrzebujesz świecę, najlepiej szarą, jeśli nie masz szarej, to weź świecę białą, neutralną, kartkę papieru i długopis, by spisać Twoje intencje. Świecy nie zapalaj jeszcze, tylko postaw ją tak jak ja, zapalimy ją wspólnie. I jeśli masz już świecę, kartkę i długopis, to usiądź wygodnie i skoncentruj się. Pamiętaj, żeby zacząć nowe, trzeba zakończyć to, co stare i to, co nas emocjonalnie obciąża. W tym właśnie pomoże Ci ten rytuał. Najpierw oczyśćmy naszą atmosferę. Usiądź wygodnie. Podejmij decyzję, co chcesz oczyścić w swoim życiu. Lub co chcesz odciąć, pamiętaj tylko, że jeśli odcinasz jakąś osobę z Twojego życia, to ona już nie wróci. Jeśli odcinasz jakieś sprawy, to one nie wrócą, ponieważ ucinasz pępowinę energetyczną tych spraw, tych osób. Pamiętaj, że oczyszczanie i odcinanie to zupełnie dwie inne sprawy. Pomyśl, co chcesz oczyścić, a co chcesz odciąć z Twojego życia. Zastanów się nad tym. Zastanów się konkretnie. I teraz, jak już siedzisz wygodnie, zapal Proszę Twoją świecę. Odpręż się, zamknij oczy. Weź powoli trzy głębokie oddechy. Z każdym wydechem poczuj, jak wydychasz z siebie wszystko, co negatywne i toksyczne w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu. Poczuj, jak każdy wydech oczyszcza Twoje ciało i duszę oraz myśli. Raz. Dwa. I trzy. Wypowiadaj w myślach lub na głos ze mną te słowa. Anioły i Archaniele Michale, dziękuję Wam za to, że jesteście wraz ze mną. Otoczcie mnie swoim światłem, abym mógł odważnie odciąć więzy, które wiążą mnie z przeszłością i wszelką niepożądaną energią. Archaniele Michale, wzywam Cię teraz, proszę przyjść do mnie, pomóż mi uwolnić się z negatywnych energii, które znajdują się w moim ciele, duszy i umyśle, uwolnij mnie ze strachu, Archaniele Michale, oczyść mnie z nienawiści, złości, zazdrości, z negatywnych myśli i negatywnych emocji. Proszę Cię oczyść mnie z wszystkiego, co zabiera mi moją dobrą energię i witalność. Archaniele Michale, otocz mnie swoim wspaniałym płaszczem ochronnym. Archaniele Michale, oczyść mnie z wszystkich chorób, które są w moim ciele, w moim organizmie. Weź choroby, zarazki, bakterie, negatywne energie z mojego ciała. Odcinam wszystkie osoby, które życzą mi źle, zazdroszczą mi, są w stosunku do mnie fałszywe lub okradają mnie z mojej pozytywnej energii. Odcinam wszystkie relacje i związki, które są nieszczere i które mi szkodzą. Odcinam wszystkich fałszywych partnerów zdrady, kłamstwa i toksyczną miłość. Odcinam wszystkie negatywne emocje i negatywne uczucia, które mnie blokują i sprawiają, że jestem nieszczęśliwa, smutna i niespełniona. Odcinam swoje lęki, blokady, niepokój, Żal, depresję, smutek, choroby. Anioły i Archaniele Michale, jesteście teraz ze mną. Dziękuję Wam. Teraz obmywa mnie spływające z góry promienne białe światło. Widzę to białe światło, które przeszywa mnie, obmywa mnie całą. To białe światło daje mi dobrą energię. To białe światło oczyszcza moje wnętrze, moje ciało, moją duszę, moje myśli, moje serce. Wszystkie problemy, emocje, negatywne energie oraz negatywni ludzie, którzy mi szkodzą, wychodzą w postaci wstążek z mojego ciała. To białe światło oczyszcza mnie, wypełnia mnie pozytywną energią. Anioły i Archaniole Aniele, dziękuję Wam za odcięcie więzów, które łączyły mnie z przeszłością. Jestem wolna. Jestem wolny. Otaczają mnie teraz anioły, a Archanioł Michał swoim ognistym mieczem odcina ode mnie wszystkie negatywne więzy, które zmieniają się w był, zwiastując moją wolność. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Czuję się wolna. Moje ciało Dusza i myśli wypełniają spokój, miłość i pozytywne myśli. Otacza mnie cudowna, pozytywna atmosfera miłości, pozytywne emocje. Nie ma żadnego powodu do troski. Jestem chroniona. I ta sytuacja jest pod perfekcyjną kontrolą Bożej opatrzności i uniwersalnego porządku. Wypełnij teraz siebie wyłącznie wspaniałymi, pozytywnymi myślami. Pozytywnymi emocjami. by mieć pewność, że najwspanialszy rezultat bezpośrednio przyjdzie właśnie do Ciebie i przez Ciebie przepłynie. Przyciągam miłość. Przyciągam wspaniałych, szczerych, prawdziwych przyjaciół. Przyciągam partnera, który jest lojalny, wierny, który mnie kocha miłością ogromną, szczerą, prawdziwą. Przyciągam do siebie cudownych przyjaciół, którzy lubią ze mną przebywać, lubią ze mną pracować, cenią mnie, doceniają, którzy pomagają mnie, wspierają mnie i dobrze mi życzą. Przyciągam do siebie teraz bogactwo. Bogactwo duszy, bogactwo ciała, bogactwo finansowe. Sukces zawodowy. Jestem bogata i mogę sobie na wszystko pozwolić. Niczego mi nie brakuje. Przyciągam do siebie najpotężniejsze uczucie miłości, które wypełnia Moje całe ciało, moją całą duszę. Kolor różowy rozlewa się dookoła mnie i we mnie. Miłość opływa mnie całą. Miłość wypełnia każdą tkankę mojego ciała i mojej duszy, mojego serca. Miłość jest celem mojego życia. Przyciągam Partnera, partnerkę, która pozytywnie wpływa na moje życie, na mój rozwój. Przyciągam partnera, który kocha każdą tkankę mojego ciała, mojej duszy, mojego serca. Przyciągam partnera, który ma nieograniczoną, ogromną miłość do mnie. Przyciągam partnera lojalnego, wspaniałego, cudownego, który mnie szanuje i który mnie wspiera. Przyciągam zdrowie, Zdrowie mojego ciała, mojej duszy. Zdrowie emocjonalne, mentalne. Przyciągam wszystkie pozytywne sprawy. Wszystkie pozytywne decyzje. Pozytywne przeżycia, pozytywną energię. Pozytywny rozwój mentalny, uczuciowy, emocjonalny duchowy. Przyciągam pozytywne energie i wibracje. Przyciągam dobre rozwiązania swoich problemów. Przyciągam same dobre, pozytywne decyzje. Dziękuję anioły i archanioły za wsparcie. Dziękuję za te oczyszczenie i odcinanie, za te medytacje. Dziękuję Opatrzności Bożej i Wszechświatowi za to, że wspierają mnie w chwilach trudnych i że pomagają mi w podejmowaniu decyzji. Dziękuję. Jestem wdzięczna i swoją wdzięczność wyrażam właśnie teraz. Powoli otwórz oczy. Weź kartkę papieru i długopis i napisz wszystko, co chcesz odciąć lub oczyścić. Pamiętaj, że oczyszczanie i odcinanie to nie jest to samo. Konkretnie forma, formułuj swoje intencje. Jeśli napisałaś, napisałeś wszystkie intencje na kartce złóż ją i połóż pod Twoją świecą intencyjną. Świeca powinna spalić się do końca sama, bez przerwy, by pozwolić twoim intencjom wypalić się za pomocą żywioł ognia, powietrza, wody i ziemi. Pod koniec spalającej się świecy spal twoją kartkę intencyjną w ogniu świecy intencyjnej. Resztki świecy, jeśli dopali się ona do końca i resztki kartki, którą spaliłeś, spaliłeś w popioło, w, w, w świecy intencyjnej, te resztki, wszystkie resztki ze świecy i z kartki z zakop w ziemi lub Daj spłynąć tym resztkom z wodą, czyli daj je żywiołowi ziemi lub wody lub puść te resztki na powietrze, oddaj je żywiołowi powietrza. Pamiętaj, że tutaj cztery żywioły, ogień, ziemia, woda i powietrze. Współczestniczą w tym rytuale. Dziękuję Państwu za udział, za wsparcie, za obecność. Niech się dzieje. Niech się spełnia.